Hello, hello, hello! Ja nazywam się Kasia Krzywicka, a Ty jesteś na moim kanale. Jestem prawniczką, przedsiębiorczynią. I własną szefową. Od prawie dwóch lat prowadzę swoją firmę prawniczą, w ramach której wspieramy przedsiębiorców działających głównie w cyfrowym świecie. Legalizujemy sklepy online, wdrażamy RODO, piszemy bezpieczne umowy i zajmujemy się spółkami. Jako Krzywicka działam od prawie dwóch lat na Instagramie, pokazując każdego dnia przedsiębiorcom, jak dbać o sprawy formalne i prawne w taki sposób, aby zająć się rozwojem swojej firmy, i mieć po prostu święty spokój. Brzmi logicznie? W ramach swojego kanału na Instagramie prowadzę kilka cykli, m.in. Legalne Rewolucje, czyli pigułka konkretnej wiedzy prawnej do zastosowania już teraz dla przedsiębiorców. Kolejny mój cykl to biznes od podszewki. Są to rozmowy live na żywo z przedsiębiorcami, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach. Co ciekawe, ci przedsiębiorcy nie tylko inspirują i motywują do działania, ale także bardzo często wskazują konkretne narzędzia, które możemy zastosować w swoim biznesie. Rozpoczęłam także cykl na temat przedsiębiorców cyfrowych, w ramach którego przekazuję ciekawostki, wiedzę dotyczącą powstania firm, których produkty i usługi otaczają nas każdego dnia i ułatwiają nam życie. Po co jestem na YouTubie? Bo chcę spełniać swoje marzenia. Chcę się z Tobą dzielić moją wiedzą i ekspertyzą oraz dobrą energią. Jeżeli chcesz ze mną zostać na dłużej, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś. I do zobaczenia już w kolejnym materiale. Trzymaj się, cześć!